Cześć, z tej strony Sandra z Telecube. Dziś opowiem Ci o autoryzacji kipas, będącej jednym z elementów, jakie możesz dodać do swojego schematu wirtualnej centrali. Zatem zaczynamy! Autoryzacja kipas to element umożliwiający dzwoniącemu uwierzytelnienie się na podstawie wprowadzonego kodu PIN. W zależności od przebiegu uwierzytelniania połączenie może zostać skierowane dalej na konkretny element w centrali, np. bezpośrednio do dedykowanego konsultanta. KeyPass może być również wykorzystywany do zwiększenia bezpieczeństwa danych klientów poprzez wymóg podania kodu PIN przed połączeniem z konsultantem. Pokażę Ci teraz, jak dodać autoryzację Kipas. Przejdźmy zatem do kreatora schematu centrali. Kliknij zielony butonik z plusikiem w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element KeyPass. Rozpocznij od wprowadzenia nazwy, czyli dowolnej przyjaznej nazwy tego elementu. Pozwoli ona odróżnić go na schemacie. Następnie wprowadź maksymalną liczbę prób, czyli maksymalną ilość prób uwierzytelnienia przed uznaniem ich negatywnego wyniku oraz wskaż czas na wprowadzenie pinów, czyli maksymalny czas odstępu pomiędzy wprowadzeniem kolejnych cyfr kodu PIN przed uznaniem próby za nieudaną. Po tym czasie, jeżeli dzwoniący nie zakończy wprowadzania kodu PIN za pomocą kratki, system sam uzna, że kratka została wprowadzona. W kolejnym kroku wprowadź zapowiedź powitalną, którą usłyszy osoba dzwoniąca oraz komunikat o błędzie, który zostanie odtworzony w przypadku wprowadzenia błędnego kodu PIN. W obu przypadkach możesz wybrać z listy jedną z wcześniej przygotowanych treści, odsłuchać wybraną treść klikając ikonkę głośniczka, wgrać gotowy plik dźwiękowy lub utworzyć nowy komunikat z użyciem wbudowanego wirtualnego lektora. Możesz również zdecydować, czy każdorazowo po błędnym wprowadzeniu kodu PIN zostanie odtworzona zapowiedź powitalna. W tym celu zaznacz checkbox przy powtórz komunikat z instrukcją przed każdą próbą. Przejdźmy teraz do sekcji uprawnienia. Aby dodać nowy kod PIN, kliknij ikonkę plusika. Następnie wprowadź kod składający się z minimum czterech cyfr oraz jego nazwę. Na przykład dane klienta VIP. Aby dodać kolejne kody, działaj adekwatnie. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów oraz kodów, zapisz element klikając Zapisz ustawienia. Następnie połącz autoryzację KIPAS z elementem początkowym Start oraz wybranymi numerami lub innymi elementami na schemacie, np. Na z numerem wewnętrznym dedykowanego konsultanta po udanej autoryzacji oraz menu IVR po błędnej autoryzacji. I to już wszystko. Wiesz już co to jest autoryzacja KIPAS oraz jak dodać ten element do Twojego schematu wirtualnej centrali.